No cześć, witam cię bardzo serdecznie. Tradycyjnie hangout wieczorkiem, ponieważ mam pewne obowiązki rodzicielskie. Niestety mój dzieciak idzie spać koło godziny 19.20, także ciężko się wyrwać nieco wcześniej, natomiast Dzisiaj tradycyjnie ruszę tematy związane z jazdą po alkoholu, a w zasadzie z konsekwencjami tej jazdy i są to niestety badania lekarskie w WOMP-ie, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i badania psychologiczne. Zacznę od jednego widza, który wysłał mi ciekawego maila. Nieśmiertelny problem, czy załatwiać przeświadczenie o tym, że uczęszczasz na jakiejś terapie uzależnień. Proszę o pomoc w postaci udzielenia porady. W maju straciłem drugi raz prawo jazdy z wynikiem 018 w wydychanym powietrzu. Jechałem do pracy około godziny piątej. Wydawało mi się, że wszystko jest ok. Po pierwszej utracie odzyskałem prawo jazdy w 2018. Proszę odpowiedź, czy WOMP wiedzą, że utraciłem uprawnienia drugi raz i czy jest sens nie mówienia o tym? Po drugie, czy mówić o uczęszczaniu na terapię uzależnień i faktycznie się o nie starać w celu ewentualnego przedstawienia zaświadczenia, czy mówić, że nie uczęszczam na terapię, przyznając się do terapii. Na terapię zapisałem się pół roku temu głównie w celu uzyskania zaświadczenia w razie potrzeby, a teraz już mam skierowanie na badania. I no musisz sobie zdać jedno, że no, jeżeli załatwisz sobie takie zaświadczenie o uczęszczaniu na terapię to jednoznacznie zostajesz zakwalifikowany jako alkoholik czy jako osoba uzależniona i nie ma od tego za bardzo odwołania No tak po prostu jest, bo zdrowy nazwijmy to może niezdrowy, nieuzależniony na terapię nie chodzi, bo po co mu terapia, czyli ja bym zaczął od tego, żeby mimo wszystko załatwić jakiś dokument, że nie jest się uzależnionym, czyli dokument od psychiatry, dokument od terapii uzależnień. Wprawdzie przepis mówi o lekarzu, ale to raczej nie będą honorowali takiego lekarza jak ja, tylko lekarza profesjonalistę, specjalistę w dziedzinie uzależnień natomiast y, y, y, pytanie jest jeszcze takie no y, mogą w tym WOMP-ie uznać, że niezależnie co przyniesiesz to y, dwa przypadki złapania cię za jazdę pod wpływem na podwójnym gazie to świadczy o tym, że jesteś uzależniony niezależnie od tego co ci tam terapeuta czy lekarz napisze no to można by wtedy mieć taką jakąś yy, nazwijmy to yy, taką in, plan B, prawda, że mimo wszystko chodzisz na tą terapię i będą chcieli to im to przyniesiesz, tylko no musisz sobie zdawać sprawę, że potrzeba ci wtedy co najmniej ro, rocznej terapii, prawda, tutaj widz ma terapię półroczną. Także, no jest dylemat. Natomiast, czy w danym WOMP-ie z danego województwa będą wiedzieli, czy byłeś tam wcześniej, czy nie byłeś? No na pewno będą wiedzieli, jeżeli to jest ten sam WOMP, prawda, czyli zakładam teoretycznie, widz yy, badał się kiedyś we Wrocławiu, idzie jeszcze raz do Wrocławia, no to siłą rzeczy będą wiedzieli, natomiast no powiedzmy, jak już pójdzie do Lubina, czy tam do Jeleniej Góry, czy do Wałbrzycha, to już mogą nie wiedzieć, może takiej komunikacji za bardzo nie być. No, jeżeli jesteś spalony we wszystkich womp w danym województwie, można rozważać pójście do jakiegoś innego Wąpu w innym województwie, ale wtedy musisz być przygotowany i gdzieś się tam zameldować, tam przynajmniej czasowo u znajomych, czy tam u jakichś innych ludzi, którzy odbiorą ewentualną korespondencję z tego wąpu, czy pozytywne orzeczenie, czy jakieś inne orzeczenie, prawda? Także no, wydawałoby się, że. Yy, no widz się powinien troszeczkę nauczyć, że jak Cię raz złapali, to możesz, że tak powiem, dostać po tyłku, ale jednak jakoś tam się dał złapać, prawda? No wynik 0,18 mi tutaj coś nie pasuje, bo ile się orientuję, to yy, tutaj powinno być 0,20, prawda? No ale może to jakaś pomyłka w mailu i to by było na temat pierwszego widza Cześć Lactalis y, 13 natomiast y, tutaj napisał mi drugi widz y, przypadek był trochę inny, ponieważ ileś tam lat temu ten widz został skierowany około 10 lat temu został skierowany na badania do WOMP-u, ale przez egzaminatora nauki jazdy i musisz sobie zdawać sprawę, że jest taki paragraf, że egzaminator nauki jazdy cię kieruje na badania, prawda? Czyli idziesz na egzamin państwowy, dziwnie się zachowujesz i wtedy Możesz zostać skierowany na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na tak zwany wniosek od egzaminatora o stwierdzonych zastrzeżeniach co do stanu zdrowia osoby poddanej egzaminowi państwo prawda? Rzadkie to są przypadki. Tam dosłownie paru widzów miałem takich, ale to niestety się zdarza w najlepszej rodzinie. Jaki jest problem? Widz, zamiast wziąć byka za rogi, pójść 10 lat temu, idzie do WOMP-u jak po swoje, prawda? Do Wąpu, y oczywiście na badania lekarskie, ale ci z badań lekarskich kierują go na badanie psychologiczne i nie dość że trzeba było zapłacić za, za lekarza 200 zł i za psychologa 150 zł to nie udało mu się zdać tak zwanych aparatów. To był, że tak powiem, aparat krzyżowy. No jak wyszły testy, to, to widz nie, inne testy, szczególnie te papierowe, to trudno coś powiedzieć, bo z reguły oni nie mówią, co co wyszło źle. No i sytuacja jest taka, że na podstawie tego badania psychologicznego, no negatywnego no jest w takim zawieszeniu, ponieważ no, badanie lekarskie, jeżeli by się oparli tylko na tym badaniu psychologicznym to już jest negatywne i są dwie opcje, prawda? Albo odwołać się od orzeczenia psychologicznego do tego samego WOMP-u, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, tylko do poradni odwoławczej no, bada inny psycholog, ale chciałbym wierzyć, że ten inny psycholog zmieni opinię swojego kolegi, czy swojej koleżanki, z którą na co dzień pracuje. I jest jeszcze druga sytuacja, że czekasz 14 dni, idziesz do jakiegoś innego psychologa, oczywiście uprawnionego do badań kierowców, i poprawiasz, prawda? No tutaj na dwoje babka w róży możesz uwalić, możesz nie uwalić, natomiast no jak będzie, tak będzie, prawda? Szanse na pewno na uwalenie są trochę mniejsze, ponieważ ośrodki prywatne tak no powiedzmy bardziej szanują tych pacjentów, natomiast różnie to z tym bywa, prawda, także takie są dwie opcje jakąkolwiek opcję byś w podobnej sytuacji nie wyrwał, to trzeba mimo wszystko uzgodnić to z lekarzem, który cię badał, powie, że się odwołujesz jeżeli najważniejsze jest to badanie psychologiczne, to powiedzmy po wyczerpaniu jakiejś tej drogi, albo odwoławczej, albo pójścia do innego psychologa, podejść jeszcze raz z pozytywnym badaniem psychologicznym i tyle mam do powiedzenia. No z tego by wynikał wniosek, że sensowne było załatwienie tego badania psychologicznego wcześniej, ale to jakby to powiedzieć, mądry po szkodzie, no i skąd mógł się spodziewać ten widz, że zostanie uwalony u psychologa w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Także różni ludzie mają różne problemy. Można podpaść za alkohol dwa razy. Można podpaść egzaminatorowi. I też sytuacja nie jest ciekawa. Także jeżeli masz ochotę ze mną pogadać. Tradycyjnie tutaj jest szansa pod numerem telefonu 789 273 335 telefon używany tylko do celów tego hangoutu tych transmisji na żywo jak masz ochotę to jeszcze tam 2-3 minuty Dwie, trzy minuty. Tutaj mam takie nazwijmy to podziękowanie od widza. Witam pana doktora. To, co pan powiedział o zawodowym widzeniu jednoocznym u kierowców, to dar z niebios. Byłem kierowcą zawodowym i podczas załadunku pęk pręd wbił mi się w oko kilkanaście lat temu. Yy, to było i dzięki panu powrócę na szlaki. Jedno mnie jeszcze, że tak powiem, zastanawia, że praca na wysokości jest trochę niebezpieczna. Człowiek stąpa jakby na szpilkach. Także tutaj trzeba, że tak powiem, na to uważać. Także jeżeli widzisz cokolwiek na jedno oko, to niewidzące, znaczy to gorzej widzące, i widzisz bardzo dobrze na drugie oko, to masz szansę zostania kierowcą zawodowym. I tutaj Kuba, cztery dni temu. Witam Panie Doktorze. Mam pytanie odnośnie badań lekarskich po zatrzymaniu prawka za jazdę pod wpływem marihuany. Chodzi o badania GGPT oraz bodajże glukozy i moczu na obecność narko czy w WOMPie w dniu badań zrobią testy na narkotyki przebadają krew, skoro kazali mi samemu zrobić te badania w laboratorium i przyjść z wynikami. No, fajny WOMP jeżeli oni kazali przynieść badania wcześniej, to nie sądzę, żeby tam chciało im się badać po raz drugi, chyba, że zrobią to jakoś tam znienacka, żeby cię zaskoczyć, natomiast no, ja bym mimo wszystko poszedł czysty, prawda, nie, nie, nie ryzykowałbym, prawda, i tyle mam do powiedzenia, prawda, także powoli czas przychodzi mi kończyć, zobaczymy, czy ktoś jeszcze ma jakąś ochotę ze mną pogadać, widzę, że yy, że pora trochę późna także mówię, jeżeli to oglądasz w powtórce, to koniecznie skomentuj to wideo tutaj poniżej, będzie mi bardzo miło jeżeli jest jakiś oddźwięk prawda, tutaj gdzieś subskrypcja kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, z powiadomieniem. Tylko wtedy będziesz miał jakieś moje najlepsze filmy, prawda, czy najnowsze filmy, bo czy najlepsze to sprawa względna. Tam masz jakiś kolejny filmik. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć i jeżeli masz jakiś ciekawy problem, to albo opisz w komentarzu do tego wideo, albo napisz na maila.